Wtedy odszedł od niej anioł. W dniu liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Kościół daje nam do medytacji fragment Ewangelii opowiadający o pierwszej tajemnicy Różańcowej, czyli o zwiastowaniu Pańskim. Kontynuując temat pokory, przypatrzmy się ostatniemu zdaniu, które wypowiedziała Maryja. Oto ja, służebnica Pańska. Nie nazywa siebie królową, chociaż za dziewięć miesięcy urodzi królewskiego potomka z rodu Dawida. Nie nazywa siebie panią, chociaż od tej chwili jest panią chórów anielskich. Maryja nazywa się służebnicą Boga. Ten tytuł ustawia jasno relację między pokorną dziewicą z Nazaretu a Bogiem. To pierwsza nauka, jaka płynie z tego dzisiejszego tekstu. Człowiek pokorny Odnosi wszystko do swojej relacji z Bogiem. Nigdy Boga nie redukuje, ale zawsze stawia Go na pierwszym miejscu w swoim życiu. Maryja mówi dalej, niech mi się stanie według słowa Twego. Anioł nie głosi własnego słowa, ale jedynie przekazuje orędzie Boże. Dlatego Maryja w tej odpowiedzi zgadza się na wolę Boga. Być pokornym oznacza całkowite podporządkowanie się woli Bożej, bez żadnych zastrzeżeń lub wewnętrznych rozterek czy obaw. Światłem i drogowskazem w życiu Maryi było zawsze Słowo Boga. Słuchała, zachowywała i rozważała to Słowo w swoim sercu. Człowiek pokorny jest otwarty na Słowo Boże, nie narzuca Mu swojej własnej interpretacji, ale pozwala, aby to Słowo interpretowało Jego życie. Pozwólmy Słowu Bożemu, tak jak uczyniła to Maryja, zmieniać i korygować nasze życie. Niech Słowo Boga wydaje w naszym życiu coraz wspanialsze owoce.